Po opuszczeniu obozów Dachau, Gustaw Morcinek opisuje swoje przeżycia. Najboleśniejsze jest może dla nas to, że już nie umiemy się modlić. Bo gdy ktoś z nas zacznie w chwili wzruszenia odmawiać tę najpiękniejszą modlitwę, Ojcze nasz, spostrzeże, iż trudno wypowiedzieć szczerze te słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Obóz był miejscem, gdzie codziennie ktoś tracił zdolność przebaczenia, w obliczu krzywd, których doświadczał i które widział. Aktualnie my nie znajdujemy się w żadnej niewoli, nie jesteśmy w obozie, a mimo wszystko problem z przebaczeniem istnieje powszechnie. Wypowiadane słowa modlitwy pańskiej nie robią na nas wrażenia, bo płyną z naszych ust bezwiednie. Przed pytając Jezusa o przebaczenie bliźniemu, chciał wiedzieć, czy aż siedem razy należy zapominać krzywdy. Słyszę, że nie. Nie siedem. Być może pojawiła się ulga, bo przebaczenie kosztuje tyle wysiłku. Aż nagle Jezus dopowiada siedemdziesiąt siedem. Nieskończenie wiele. Codziennie. Kilka razy dziennie. Całe życie. Nie tego oczekiwał człowiek. Piotr ma problem z przebaczeniem, ale Piotr jest obrazem każdego z nas, bo i my mamy problem z przebaczeniem. Niekiedy na wiele lat. Chodzimy co niedzielę do kościoła, może nawet częściej, a w nas siedzi jakaś zadra, która nie pozwala nam powiedzieć wszystkim przebaczam, do nikogo nie czuję urazy. Bo są drobiazgi, czasem niedopowiedzenia, emocje, które wprowadziły w nasze życie takie sceny, że jest nam Wstyd za nasze postępowanie. Najłatwiej powiedzieć, to Jego wina, bo to On jest uparty. My też nie jesteśmy święci. Zobaczmy, że wielokrotnie nie potrafimy się z kimś dogadać. Z rodzeństwem, z rodzicami, z małżonkiem. Chodzimy napuszeni. Czekamy, aż druga strona podejdzie i wyjaśni spór. Samodzielnie, bez Boga nie przebaczymy. Bo to zbyt trudne. Dopóki będziemy zawzięci, nie doświadczymy wolności. Ten brak miłości będzie nas zżerał. Przypowieść w tej dzisiejszej Ewangelii jest bardzo przejaskrawiona. 10 tysięcy talentów to, to dług, którego w życiu nie jesteśmy w stanie spłacić. Nawet gdybyśmy całe życie tylko na niego pracowali. A został darowany. Przy nim dług wysokości 100 denarów to nic nieznaczące zadłużenie. To raptem 100 dni pracy. Drobiazg. Widzimy jaka jest skala tych dwóch długów. I teraz przyłóżmy to do swojego życia. Czy jest sytuacja, w której zwróciłeś się do Boga i usłyszałeś nie mogę Ci odpuścić? Widzę jaki jesteś, jak postępujesz i nie daruję Ci. Raczej nie ma takiej sprawy. Chyba, że człowiek nie żałuje, bo, bo bez żalu trudno doświadczyć miłosierdzia. Będzie to tylko żądanie tego, co mi aktualnie jest potrzebne. Gdy już dostanę od Boga swoją zachciankę, będę żył dalej po swojemu. A teraz druga strona. Czy sytuacje, kiedy mamy jakiś zgrzyt z człowiekiem, są aż tak wielkie, żeby nie przebaczyć? Nie zapomnieć, ale przebaczyć? Bo pamiętać będziemy długo. Bez modlitwy nie przebaczymy. Bez spowiedzi nie przebaczymy. Bez Boga jest to zwyczajnie niemożliwe. Mamy mało czasu na wszystko, żeby nauczyć się dobrze żyć. Więc nie warto sobie jeszcze utrudniać nauki tej miłości wzajemnej. Gdy spojrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, zobaczymy, że Jego wzrok jest opuszczony, żeby nas nie speszyć. Jego ręka wyciągnięta, aby nas chwycić. Jego stopa wystawiona w naszym kierunku, aby się do nas przybliżyć. A Jego serce otwarte, aby nam przebaczyć. Gdy przychodzisz do kościoła, to jesteś człowiekiem, któremu przebaczono. Nie ma w kościele ludzi, którzy nie byliby grzesznikami. Ale nie ma takich, którym by nie przebaczono. Bóg przebacza.